Wchodzę se na bit, gruby jak mefałdy Siedzimy na murku, no i jaramy blanty Do końca jest pity, browar tutaj każdy Wszyscy dobre mordy, a nie jakieś banany Jeśli się przysapiesz, no to zostaniesz sprany Koniec kurwa magii, zabrakło mi many Wchodzę se na bit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 Chodzę se po mieście ubrany na czarno Mój świat bez kolorów zobaczyłem dawno Gdzie przemoc i cierpienie zabijamy walką By następne chwile przepełniła radość Wesoły chłopaczek z malutkiego miasta Spełnia swe marzenia, już od dawien dawna. Żyty jest muzyką, ona mu pomaga i dodaje siłę, granice przekraczać. Pije ziomem browar i rymuje słowa. Piękna jest pogoda, życia nam nie szkoda. Co tu więcej dodać? Wszystkim życzę zdrowia. Spierdalam rapować, ta ugotować. Spalić papieroska, chcę tu dłużej zostać. Niepotrzebny kompas, droga moja, wolna. Życie splatam w słowa.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 Spity, browar tutaj każdy Wszyscy dobre mordy, a nie jakieś Banany, jeśli się przyzapiesz No to zostaniesz strany Koniec kurwa magii, zabrakło mi Manny